Zadanie numer dwa: Płynna jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu. Egzaminator podstawia nam tutaj do pozycji, gdzie jest pozycja początkowa na łuku i osoba egzaminowana ma wykonać jazdę do przodu, zatrzymać w pozycji końcowej nauku i płynna jazda do tyłu. Nie wolno się zatrzymywać, nie wolno żeby zgasł silnik. Jadąc do tyłu, mamy obserwować tor jazdy przez lusterka wsteczne i tylną szybę. Tak, bo to jest upewnienie się o możliwości jazdy, wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, ocena sytuacji wokół pojazdu. Zanim ruszymy, musimy się upewnić, że swoim ruszeniem z miejsca nie spowodujemy jakiegoś zagrożenia. Bo co to znaczy? Że na pasie ruchu, gdzieś tam w mieście, jak pani rusza, to musi pani się upewnić z prawej. Strony z lewej i do tyłu spojrzeć, czy nie jedzie jakiś samochód. Jak ruszamy, to on na pierwszeństwo, prawda? Włączamy się do ruchu. I taka jest idea tego w prawo, w lewo do tyłu. Upewniam się. Upewniam się. I'm gonna show you. dwa zdania, komentarze, jak poszło? Pana komentarz. No, tutaj kursantka wykonała poprawnie zadanie numer dwa, czyli upewniła się o możliwości jazdy, ruszyła łagodnie, łagodnie przejechała łuk do pozycji końcowej, do tamtej tak zwanej koperty, po czym znów się upewniła i wykonała przejazd do tyłu, korzystając z lusterek i i, i, I tylnej szyby nie przekroczyła linii, zatrzymała się prawidłowo w pozycji początkowej i w końcowej, nie wystaje nigdzie. A więc wynik jest prawidłowy, czyli pozytywny.